w moje ręce ja za to szaleję żaleję, moje serce, tego dziś się będzie, oh moje ręce ja za Tobą pan żaleję, uh -oh. moje serce, uh -oh. tego dziś